Wiesz co? Świetnie sobie radzę. <śmiech> Cześć. Świetnie sobie radzę. Naprawdę. <śmiech> Nie mam już siły rapować i bić się dalej ze światem Krzyczeć przed Majkiem, a przynajmniej tak jak dawniej Teraz siedzę i się martwię, chyba coś we mnie zdechło A to dla mnie tak ważne, że nie dam rady bez tego Dwa lata przerwy, bez dopowiedzeń już tłumaczę Dwa lata może nawet więcej, moje teksty nie wyszły poza szufladę Wtedy pisałem je rzadziej i choć codziennie byłem na sesji, to znowu nic nie nagrałem Ale codziennie czułem smak klęski Budzę się rano, albo hetat, albo studio Druga praca, szef, chodzi, boso A ja chciałem chodzić w najkach, muszę się zawziąć Jak nie teraz, to za późno będzie Chuj, zawracam bierz mikrofon, pobiegamy Zrób po sam Jak pomyślał, tak zrobił i złapał mikrofon Przewinął zwrotki, potem puścił ziomą i pannie I dostał feedback, że jakieś takie bez emocji Też to słyszałem, kiedy już w końcu usiadłem, by zmiksować w to pewno to po tylko się boję, że zajmie mi to wieczności Póki co tak jak reszta kraju Nie mam czasu na terapię Moje materiały wyślijcie, specjaliście Zdiagnozuję mnie zdalnie I ciągle ciągnie mnie to wszystko na dół Mówię sobie, że świetnie sobie radzę Bo trzeba przyciągać pozytywne wibracje, nie? Świetnie sobie radzę Świetnie sobie radzę Świetnie sobie radzę Świetnie sobie radzę, świetnie sobie radzę. Świetnie sobie radzę. Świetnie sobie... świetnie sobie razem, świetnie sobie, radzę, świetnie sobie razem, świetnie sobie razem, świetnie sobie razem Ja prosty chłop jak kękę, wcześniej marzył mi się Wembley Dziś marzy mi się helpę na półce w sklepie Dziesięć lat się mnie trzyma, to marzenie więc nie odpuszczę nie odpuszczę, choć już odpuściłem Wembley Ich wiem, że nie dla mnie lepiej Daj sobie pomóc dopiero się uczę Weź sobie za kodu jest zmienne, Tak jak te obietnice w stosunku do samego siebie Nie się zawieść, stąd ta motywacja Upiszę lekkim biurem Umiem zrobić tak, nawet gdy tylko stukam w klawiaturę depresje Depresję pisałem, gdy stałem z boku Dziś się widzimy od frontu I coraz rzadziej nie mogę zasnąć, bo piszę zwrotki Po prostu nie czekam do zachodu W biały dzień napadł na ciebie, odcinam ci tlen A kiedyś by Czek, gdybyś się chuształ Ta, rzucam ciężki wers, niech wybucha blau. Kluwa moja broń, efekt jak wulkan. Jak pójdzie to na cały świat, będzie drugie wucha. Skumaj trochę zagubiony, chaotyczny, zmienia plany co chwilę, to ja to raczej słyszę, że nie tylko tyle. Więc chyba zakłócenia ciągle musi łapać tu sonar. Bo po raz kolejny sam ze sobą mam kolizję. Kolizję! Mam kolizję! Świetnie sobie radzę, świetnie sobie radzę, świetnie sobie razem radca sobie razem zy sobie razem sobie razem sobie razem sobie razem